Tereny byłej jednostki wojskowej w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej I tutaj w sierpniu, 2 sierpnia 2000 przepraszam, 1982 roku zostałem wezwany na szkolenie unitarne Ten plac, na którym jest nauka jazdy był to plac musztry Ta dróżka na tej drużce odbywała się zaprawa poranna Baraki, w których byłem zakwaterowany, przypominają te aczkolwiek te, w których mieszkałem, w których byłem zakwaterowany już nie istnieją Filmuje Darek Kraśnicki Chyba jest dzisiaj 22 albo 23 września 2013 roku Niedziela